Witam! Będę dzisiaj konwertował plik my na mp4. Konwertujemy, czyli zamieniamy jeden typ pliku na inny, bo niektóre programy do edycji nie przyjmują na przykład tego pliku webym. Można też konwertować inne pliki. Klikamy na nowy projekt, wpisujemy tytuł, wybieramy pusty projekt, wpisujemy rozmiar, AD, klikamy OK. Musimy tutaj rozwinąć Menu górne. Klikamy pusty slajd, aby wyświetlić kanwę. Klikamy teraz adnotacja. Klikamy wideo. Wybieramy ten plik. Webmy. On jest często nieprzyjmowany przez programy do montażu filmu. Dlatego wybrałem ten plik. Klikam na niego. Klikam otwór. Nie będę tutaj klikał play, bo my tylko zamieniamy jeden typ w kliku na inny. Wystarczy teraz kliknąć Export a teraz na wideo. I mamy już tutaj MP4 Nic tutaj poza tym nie zmieniamy. Klikamy OK. Nie musimy oglądać w wyniku eksportu. To na razie. Cześć.